pałac w Kębołowicach widziany od strony dziedzińca no, nawet jest jakaś jedna rynna przedtem były to rynny miedziane teraz jest tylko ocynkowana no i boczna ściana pałacu w Wygląda to mniej więcej tak I kolejne ujęcie pałaców w Kębłowicach Raczej remontu tutaj długo nie będzie A wygląda pałacyk tak a teraz rzut oka na dziedziniec pałaców w Kębłowicach jakieś drzwi okna niestety zdewastowane jakieś ozdobne elementy na pałacu w Kębłowicach i jeszcze raz, pałac w Kębłowicach okna zamurowane aby nikt niepożądany, obcy nie wszedł i nie zrobił sobie coś złego